Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to. O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej.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 Czego od niej chcesz? Lub czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc, rabbi, jedz! On im rzekł, ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego, czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie – jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej – powiedział mi wszystko, co uczyniłam – kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Przy studni Jakuba spotkały się dwa pragnienia. Z jednej strony pragnienie człowieka szukającego miłości. Owa kobieta miała dotychczas pięć związków, teraz żyje w szóstym związku. Szuka miłości po omacku i znaleźć jej nie może. Przy studni spotyka oblubieńca, który pragnie jej miłości. Bóg wychodzi na spotkanie człowieka i komunikuje mu swoje pragnienie. Czy zostanie ono zaakceptowane, czy odrzucone? Co ja dziś odpowiem Bogu na Jego wyznanie miłości? Kopiemy cysterny, które pękają, a woda w nich jest niezdatna do picia. Zamiast podtrzymywać nasze życie, zabija je. A obok siedzi Jezus, źródło wody życia. Gdybyśmy rozpoznali w Bogu prawdziwy cel wszystkich naszych pragnień, z pewnością już dłużej nie musielibyśmy się truć namiastkami szczęścia, ale mogli całym sobą zanurzyć się w tym boskim zdroju miłosierdzia. Nie zwlekajmy już dłużej, nie szukajmy szczęścia na własną rękę, ale pozwólmy odnaleźć się Bogu w najmniej oczekiwanym momencie, w środku dnia, bo wtedy... Gdy przyjdzie w środku nocy, może być już za późno, aby się ocknąć i przylgnąć do Niego. Bóg pragnie naszej miłości i naszego szczęścia. Dajmy się porwać tej miłości, bo w niej i tylko w niej jest źródło życia wiecznego.